Człowiek włącza, prawda, me, me, media i, i, i dowiaduje się, że Rosjanie porywają urzędników ukraińskich. No to my to wiemy od 300 lat, że to się dzieje. Zaczyna dochodzić do tego, że jeżeli ktoś się czuje ograniczony jakoś w swoich prywatnych swobodach, to zaczyna uważać, że ma prawo wystąpić przeciwko wspólnocie, nie państwu, wspólnocie. I to się już robi niebezpieczne. I możliwe, że dzisiaj Moja studentka czy mój student w wieku 20-20 kilku lat czuje większą wspólnotę ze swoim rówieśnikiem, 20-kilku latkiem żyjącym we Francji i w Hiszpanii, niż z 60-letnim Polakiem. Tak? A czy to nie jest przypadkiem tak, że maseczki nam kazano nosić, a y, Ukraińcami nikt nam się nie kazał opiekować? Polacy są narodem przewrotnym. Chciałem przedstawić naszych dzisiejszych wybitnych specjalistów. Jest z nami pani, Anna, pani profesor Anna grześkowiak krawicz z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, kierownik pracowni literatury oświecenia. Specjalizuje się w kulturze XVIII-wiecznej Polski, jeżeli tak można powiedzieć. Pani profesor Joanna Kurczewska, socjolog, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat zajmuje się tematyką pojęcia narodów filozofii i socjologii. Dzień dobry pani profesor. Pan doktor Marcin Kędzierski, Katedra Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, główny ekspert Centrum Analiz Klubu Jagleńskiego, były prezes Klubu Jagleńskiego. Pan doktor Jarosław Kujisz, doktor nauk prawnych, współzałożyciel i redaktor naczelny Kultury Liberalnej. Ja nazywam się Michał Szułdrzyński, jestem zastępcą redaktora naczelnego Rzeczpospolitej, szefem magazynu Plus Minus i będę miał zaszczyt prowadzić dzisiejszą dyskusję. Zostaliśmy wprowadzeni w ten temat, w to miejsce, w związku z tym pierwsze pytanie nie może nie dotyczyć Konstytucji 3 maja. Chciałem zapytać Panią Profesor grześkowiak krawicz jak wygląda w tej tradycji XVIII-wiecznej to napięcie pomiędzy porządkiem a buntem, posłuszeństwem wobec Państwa, a sprzeciwem. Jak, jakie były te państwo twórcze i patriotyczne mm, motywacje twórców Konstytucji 3 Maja. Jak wyglądało wtedy to rodzące się poczucie patriotyzmu? ale nazywano ją innymi słowami, słowami zaczerpniętymi od Rzymian, a więc to była Amor patrie, czy Caritas patriam raczej, bo to miała być miłość taka bezinteresowna, troska, miłość. Tych nazw jest zresztą bardzo dużo, ja je bardzo lubię i postawa bycie to by była miłość właśnie ku ojczyźnie albo nawet wiara ku Rzeczypospolitej, a więc słowo pojawia się późno, idea pojawia się znacznie wcześniej z tym, że to jest trochę inna idea niż ta, do której my jesteśmy przyzwyczajeni. My jesteśmy już wychowani w państwach narodowych, gdzie idea patriotyzmu jest właśnie kwestia narodu, kwestia kultury, języka krwi, chciałoby się powiedzieć, przynajmniej w tej wersji bardziej nacjonalistycznej. Natomiast idea patriotyzmu, która pojawia się co najmniej w XVI wieku, podkreślmy, przede wszystkim wśród szlachty. Dlaczego? Bo to jest idea, którą mogą rozumieć, głosić ludzie, tylko ludzie aktywni politycznie, czyli obywatele. To jest charakterystyczne, jak szybko w Rzeczypospolitej, znacznie szybciej niż w większości krajów europejskich, przetłumaczono słowo obywatel z łacińskiego civis, civis, obywatel, obywatele. U nas to się już pojawia w XVI wieku. Jest takie ładne pisemko, bardzo je lubię, filopolites, czyli właśnie obywatel dobrze swojej ojczyźnie życzący. I to już jest, ten podtytuł jest już po polsku, także bardzo szybko wchodzi to słowo. I rozumienie patriotyzmu jest obywatelskie, a nawet powiedziałabym partycypacyjne, czyli tylko ten, kto uczestniczy w życiu politycznym, może kochać ojczyznę, bo tylko on ją naprawdę ma. W związku z czym zresztą w XVII wieku szlachta polska uznała, że patriotyzm w monarchiach absolutnych jest niemożliwy. Tu się dokonuje dość wyraźne rozróżnienie. U nas oni pozostają wierni tej starszej idei patriotu, miłości ojczyzny podczas gdy w Europie w XVII wieku dokonuje się rozdział, szczególnie w państwach monarchicznych, czy absolutnych, rozdział między patriotyzmem, tym tradycyjnym, właśnie tym partycypacyjnym, oni to mówią, że nie. Zaczyna być patriotyzm może bliższy naszemu, ale w tym jest bardzo ważna też miłość do króla, do monarchy. U nas ta miłość do monarchy w XVII wieku zdecydowanie słabnie, natomiast nie niesłabnie idea, że kochają państwo, tylko ci którzy właśnie państwo to nie jest tu właściwe określenie to zresztą jest do tego pytania wbrew pozorom to nie jest dygresja to prowadzi do pytania które pan też zadał. Mianowicie oni inaczej postrzegają państwo i również kiedy powstaje Konstytucja 3 maja to jest bardzo ważne. Bo w XVII wieku w całej Europie państwo zaczyna się rozdzielać, zaczyna istnieć jako persona ficta, jako pewna konstrukcja zewnętrzna wobec społeczeństwa. Tymczasem takie, takie rozdzielenie nie, do, nie dokonuje się w Rzeczypospolitej. Państwo ciągle zostaje wspólnotą obywateli. To jest civitas, to jest Rzeczpospolita, republika. I tak będzie aż do końca, aż do Konstytucji, łącznie z Konstytucją. Dlaczego to jest ważne? Bo pytanie o stosunek obywateli do państwa jest pytaniem obok tego, co oni wtedy rozumieli i jak do tego podchodzili. Oni uważali, że państwo to my, w związku z czym nie ma czegoś zewnętrznego, co my sądzimy o państwie, bo państwo tworzymy my i koniec i już. I to jest jakby pewna podstawa patrzenia, no również kwestia patriotyzmu. Ten patriotyzm miał swoje wady, miał swoje zalety. Jego ogromną zaletą było to, o co też poniekąd pan pytał, co tutaj już padło, to znaczy ten patriotyzm był patriotyzmem łączącym ludzi niezależnie od ich wiary, języka pochodzenia etnicznego czy miejsca zamieszkania, byle to było w ramach tej samej wspólnoty, tej samej Rzeczypospolitej. To było bardzo ważne po Unii. Akt Unii mówił, że dwa ludy i narody spoiły się w jedną Rzeczpospolitą. I to jest bardzo charakterystyczne, szczególnie ważne to jest przy Litwinach, bo Litwini mieli bardzo duże poczucie swojej tradycji własnego państwa, no im zostało. Ale jednocześnie, tam, kiedy o Litwini mówią o ojczyźnie w XVII wieku, nawet pod koniec XVI, mogą mówić o Litwie, o Wielkim Księstwie, mogą mówić o całej Rzeczypospolitej. Ja bym powiedziała wtedy, że jest tak, że... Ojczyzna nie zawsze oznacza rzecz pospolitą, ale rzecz Rzeczpospolita zawsze oznacza ojczyznę. I to jest ważne, szczególnie w tych początkach, to jest bardzo ważne, bo to jednoczy przynajmniej społeczeństwo szlacheckie, jeśli nie inne, bo trudno mówić o patriotyzmie chłopskim w tym czasie. Ktoś, kto, tak jak mówiła nasza szlachta, ktoś, kto nie ma niczego w tym państwie i nie ma żadnego wpływu, nie może być też patriotą. I to jest bardzo ważne, ale właśnie, to jest jednocześnie patriotyzm wyłączający, bo... Kochać ojczyznę mogą tylko ci, którzy są obywatelami. Ci, którzy nie są obywatelami, jakby nie istnieją. I tak rzeczywiście jest aż do Sejmu Czteroletniego, w którym to się zaczyna bardzo wyraźnie zmieniać, bo już mieszczanie wchodzą w dyskusje polityczne i oni konstytucję popierają. To jest jednocześnie dość niebezpieczna koncepcja właśnie tej miłości ojczyzny, jako co daje ojczyzna. To jest pewien kontrakt w tej, w tej koncepcji patriotyzmu Ojczyzna daje wolność, w związku z czym, póki ona tę wolność daje, no to my Ojczyznę kochamy, ale to jest o tyle niebezpieczne, że w momencie, kiedy uznajemy, że Ojczyzna nam tej wolności nie daje, no to my mamy prawo wystąpić przeciwko ojczyźnie. To są te bunty, o które pan pytał. się nie bunty, to nie były bunty. Właśnie o to chodzi. Oni uważali, że występują, że są w swoim prawie. Przy czym w którymś momencie szlachcie zaczęło się mylić. Zaczęła im się mylić, co to jest wolność Rzeczypospolitej i co są ich wolności jako stanu szlacheckiego poszczególne. Zaczyna dochodzić do tego, że jeżeli ktoś się czuje ograniczony jakoś w swoich prywatnych swobodach, to zaczyna uważać, że ma prawo wystąpić przeciwko Wspólnocie, nie państwu. Wspólnocie. I to się już robi niebezpieczne. Przy czym wszyscy uczestnicy naszych Rokoszy, czy Rokoszu Zebrzydowskiego na początku XVII wieku, czy Lubomirskiego, czy Konfederacji Barskiej, wszystkie te wystąpienia są pod hasłem obrony ojczyzny oczywiście. Tylko ojczyzna, ojczyzny i wolności. A potem coraz bardziej tylko wolności. Także to jest bardzo piękna idea która jest też podstawą Konstytucji 3 Maja i podstawą przyjęcia jej, bo trzeba mieć świadomość, że Konstytucja została usta ustanowiona, jak wiemy, 3 Maja 91, ale w lutym 92 została zaaprobowana przez Sejmiki Szlacheckie, czyli przez szlacheckich wyborców. I to praktycznie no na kilkadziesiąt sejmików pięć się nie wypowiedziało dyplomatycznie. Natomiast wszystkie pozostałe albo przysięgli na wierność, albo co najmniej wysłali delegatów na Sejm z podziękowaniem. Czyli sejmiki szlacheckie uznały, że to było coś ważnego dla Rzeczypospolitej, dla wspólnoty, dla państwa i zaakceptowały. Także ten, te tradycje patriotyzmu tego dawnego z jednej strony są bardzo ważne i one się przepotwarzą. To widać w powstaniu kościuszkowskim, kiedy pewne koncepcje bardziej nowoczesny nagle przestają się sprawdzać. Nie bardzo sprawdza się na przykład rozdzielenie wolności tej negatywnej i pozytywnej, które wprowadziło oświecenie która była bardzo ważnym podziałem, bo można było wreszcie zauważyć chłopów i powiedzieć, że należy im się ta wolność, którą my nazywamy negatywną. Ale to się nie sprawdza w warunkach utraty niepodległości. Czyli sprawdza się to stare republikańskie przekonanie, że bez Rzeczypospolitej nie będzie wolności. I co mówi akt Powstania Kościuszkowskiego? Ojczyzna nam się wraca wolność z nią. I wchodzimy w wiek XIX, walkę o wolność, która jest walką o ojczyznę. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie chciałem skierować do pana doktora Kuisza. W pańskiej książce Koniec pokolenia podległości, którą trzyma pan w ręku chyba z skądinąd, są dwa bardzo ciekawe momenty albo właściwie przeciwstawienie tego pokolenia, o którym mówiła w tej chwili pani profesor Grześkowiak-Krwawicz które no, wydawało mu się, że uratowało Rzeczpospolitą, a ona przestała istnieć i takiego szoku narodowego. Przeciwstawia pan to pokolenie pierwszemu dorosłemu pokoleniu, które się urodziło i wychowało w całkowicie niepodległej Polsce dzisiaj. Jak, jakie są tutaj różnice i podobieństwa w rozumieniu tego napięcia pomiędzy posłuszeństwem a buntem? w rozumieniu właśnie patriotyzmu. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie i dziękuję też za możliwość wysłuchania tego wprowadzenia fantastycznego zupełnie. Tak, rzeczywiście dziękuję Michale za, za, za, za, za pytanie. Napisałem książkę Koniec pokoleń podległości, w którym chciałem zwrócić uwagę na coś, co Ku mojemu zdumieniu wcześniej nikt nie zwrócił uwagi. Wydawało mi się to dość e, oczywiste, a takie nie jest. I e, może tylko e, przypomnę, bo może nie, nie, niektórzy, niektórzy nie mieli okazji e, się z tym e, zapoznać. E, otóż proszę Państwa, my żyjemy w takiej sytuacji, która na tle historii jest zupełnie wyjątkowa. Na tle historii Polski. Otóż po raz pierwszy od XVIII wieku we własnym państwie wychowało, urodziło się i wychowało całe pokolenie. Jeżeli pokolenie policzymy na 25 lat, to jest to sytuacja bez precedensu, ponieważ druga rzecz pospolita, jakkolwiek na to nie spojrzeć, to, to ledwo się pewne rzeczy zaczęły dziać, ledwo zaczęło dorastać, to pokolenie już przychodzi rok 39 i prawda, wracają stare kody kulturowe. Dlaczego to jest ważne i tu nawiązując do Twojego pytania, dlatego że to nie jest tylko kwestia jakichś takich cezur czy dat tylko. W istocie to co mnie bardziej interesowało to oznacza, że to jest rodzaj, mówiąc trochę tak współcześnie, rodzaj oprogramowania. To jest sposób myślenia. I ten sposób myślenia, który dominuje w Polsce to jest cały czas sposób myślenia wyprowadzony z kultury podległości. To Pani profesor doskonale powiedziała, dlaczego rok 1789 jest w zasadzie pewną zwrotnicą. Wyhamowują pewne procesy reformatorskie, mogły się wydarzyć piękne rzeczy, mogły się wydarzyć brzydkie rzeczy, ale tak naprawdę po w trzecim rozbiorze Polski, polska kultura musi sobie poradzić z zupełnie nowym zadaniem, Tu upraszczam, to jest przetrwać w warunkach bez własnego państwa, ponieważ pod koniec XVIII wieku to nie było zupełnie oczywiste. E, zgodnie z teoriami umowy społecznej, którym hołdowano wówczas, znika państwo, w zasadzie znika także społeczeństwo, ono się powinno rozpaść. I Polacy odkrywają na różnych obszarach życia społecznego, dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jednak da się utrzymać. To, że to było nieoczywiste, to warto podkreślić, że są podmioty państwowe, które mniej więcej w tym samym czasie znikają, już się nie odrodziły. Jako własna państwowość, mniej więcej w tym samym czasie znika Republika Wenecka, także po całych stuleciach, prawda, już w tej formie się nie, nie, nie odrodziła. E, I teraz My żyjemy w wyjątkowych czasach, ponieważ pomiędzy 1795 rokiem a rokiem 1989 stworzyliśmy sobie bardzo potężną kulturę na czas przetrwania. Na czas przetrwania bez własnego państwa albo też kwestionowania własnej państwowości. I tu trochę pojawia się ten wątek, o który pytałeś, buntów, napięć itd. Tak Jednym z ważnych elementów, ważnych kodów kulturowych polskości waloryzowanym pozytywnie, jest opór wobec władzy, sprzeciwianie się wobec władzy, ponieważ w zasadzie w, przez te 200 lat plus minus to jest władza mniej lub bardziej opresyjna w stosunku do nas. I teraz my wnosimy kulturę podległości przez tę cezurę. Ona się tak wlewa jak w płyn wraz z nami. To jest to, co mamy w głowach i nagle Znajdując się w takiej sytuacji na tle polskiej historii wyjątkowej, że to jest już trzecia dekada i że nie jesteśmy po drugiej, po drugiej stronie, naszym przeciwnikiem, choćby politycznym, nie jest zaborca, nagle okazuje się, że my mamy elementarne kłopoty z nazywaniem tego, co się dzieje. I jednym z takich przykładów, proszę, proszę zwrócić uwagę, to jest to, że w zasadzie my próbując poradzić sobie z przeciwnikami politycznymi sięgamy do takiego języka, który jest bardzo mocny. To znaczy to jest język choćby szukania kogoś, kto będzie zdrajcą, a niekoniecznie przeciwnikiem politycznym. To nie jest tak, że to jest obojętne słowo, ponieważ słowo zdrajca nas odsyła kolejnymi ogniwami do Targowicy, i odsyła nas do, w końcowym rozrachunku, do sytuacji, w której zdrada oznacza prowadzenie do upadku państwa. I to jest wielka trauma, wielka nasza wspólna trauma, tak chyba mogę powiedzieć, ponieważ państwo polskie upadało nie raz, formy państwowości mówiąc dokładnie, ale wielokrotnie. Więc z różnych rozmów, które miałem okazję prowadzić przed pisaniem tej książki, wynikało, że wiele osób obawiało się tego, że w zasadzie bardziej racjonalne jest założenie, że państwo polskie się nie ostanie, że to jest rodzaj takiego cudu dziejowego, co nam się zdarzyło po 89 roku i że, i że jest jakaś jakiś data przydatności do spożycia, mówiąc brzydko i że na wszelki wypadek, to jest drugi taki ważny element, który trochę może mówi o naszej sferze publicznej, naszych kłopotach, to jest na wszelki wypadek lepiej zachowywać tę kulturę podległości, ponieważ ona wykazała swoją przydatność. Jednym z takich przykładów bardzo ciekawych wydaje mi się są relacje państwo-kościół, ponieważ proszę sobie tak zrobić takie ćwiczenie w duchu własne, jeżeli państwo się by mieli zastanowić, czy państwa zdaniem za sto lat będzie istniał na pewno państwo polskie, czy Kościół katolicki w Polsce? No to Państwo sobie odpowiedzą. Podejrzewam, że nie będziemy się różnić w tych odpowiedziach. I teraz chodzi mi o to, że skąd my mamy, przecież nie wiadomo, prawda? Obiektywnie rzecz biorąc, nie wiadomo. Ale ten rodzaj oprogramowania, który my wynieśliśmy z kultury podległości, pewne rzeczy nam podpowiada. I teraz, jak na przykład pojawia się w sferze publicznej spór o państwo Kościół, to on jest czymś fundamentalnie innym w Polsce niż we Francji. We Francji też, prawda, oddzielano państwo od Kościoła w dramatycznych okolicznościach, ale nie mają państwo traktowania Kościoła katolickiego jako coś, co jest państwem zapasowym. To, to jest państwo zapasowe. Tak, na wszelki wypadek lepiej, żeby było silne, bo gdyby się coś działo, to wiadomo, że w ciągu ostatnich 200 lat, pomimo że prawda jest zawsze o wiele bardziej złożona, to będzie, będzie być może takim rozwiązaniem racjonalnym, bo nigdy nic nie wiadomo. I teraz wydaje mi się, że jak mielibyśmy, to jest duży temat, może jeszcze będzie okazja kilka słów na ten temat powiedzieć, ale jeżeli zastanawiamy się nad tym, oprogramowaniem, które wnieśliśmy, to jednym z wielkich problemów w związku z tym kultury podległości jest stosunek do państwa, ale i do prawa. Wielkim problemem. I tu, żeby nie mówić zbyt długo, powiem tylko dosłownie fragment. Do 89 roku tu na pewno pani profesor opowie na ten temat więcej i lepiej. Do 89 roku opisywano polski stosunek do państwa i prawa w kategoriach takich jak destrukcja normatywności, anomia, generalnie roz, najrozmaitsze naukowe określenia na temat wielkiego kryzysu po wprowadzeniu stanu wojennego i lata 80. stosunku polskiego do praworządności. I przychodzi 89 rok, i to jest bardzo ciekawe, że praktycznie z dnia na dzień trzeba zmienić stosunek z skrajnie negatyw negatywnego na skrajnie pozytywny. No to się proszę Państwa rozsądnie rzecz biorąc nie może tak udać, bo to jest proces, to nie może być tak, że się przestawi wajchę i, i, i to się powiedzie. Bardzo pięknie, ostatnio przypominam sobie publicystykę profesora Winczorka, bardzo pięknie na ten temat pisał, chcąc tej zmiany, ale zdając sobie sprawę, że to jest bardzo trudne jednym z takich etapów, tu patrzę na pana profesora, był, był taki, by było oczekiwanie w stosunku do, do uchwalenia Konstytucji. Tak? Skoro mówimy o 3 maja, to Konstytucja z 1997 roku przez całe lata, dzisiaj już o tym zapomniano, przez całe lata była takim punktem odniesienia o uchwalmy ją, wtedy będzie trochę lepiej, zacznie się poprawiać, zaprowadzimy pewien ład i porządek. Znowu patrząc okiem socjologów prawa, to, to było zbyt Porzędne. ale tak tylko patrzę, ale, ale, ale, ale to było, specy... to było spe... z pewnością oczekiwanie na wyrost i wydaje mi się, że z kultury podległości wnieśliśmy ten brak, problem z państwem i z prawem i wydaje mi się też, że my sobie wcale z tym jeszcze nie poradziliśmy, ponieważ żeby być dobrze zrozumianym to, co nazywam bardzo upraszczając kulturą podległości, to jest tak silny zestaw kodów kulturowych, że one do dziś są reprodukowane w szkole i pewnego rodzaju zachowania są po prostu wa wartościowane pozytywnie na tle naszej kultury i one i to miało sens w warunkach, w których straciliśmy państwo albo forma państwowości była niepełna ale staje się wielkim problemem albo nawet wielkim problemem w sytuacji, kiedy jesteśmy we własnym państwie i to trochę przypomina jak Kornel Morawiecki chciał wiecznie wywracać stolik. Chodzi oczywiście odnosząc się do, do, do okrągłego stołu. Pytanie jak długo można wywracać stolik, żeby on nie doprowadził nas na, na, na, na, na, na manowce, ale na dobry początek może po prostu warto postawić taką diagnozę, Powiedzieć sobie, że stajemy przed lustrem, taki jest nasz zasób kulturowy. Bo skoro patriotyzm odwołuje nas do wspólnoty i mówimy o tym, co nas łączy, to nie pojawiło się jeszcze w naszej dyskusji dzisiejszej pojęcie ważne dla patriotyzmu, które i pan doktor, i jego środowisko długo przepracowywało i dyskutowało, Czyli kategoria dobra wspólnego. Jak ono się ma do tego napięcia w patriotyzmu rozumianego, tego napięcia patriotyzmu jako posłuszeństwa i buntu? Dziękuję za zaproszenie. Pozwolą Państwo, że ja rozpocznę od takiej osobistej dygresji odwołującej się do, do, też do, tego, do tego, o czym mówiła Pani Profesor o tym, że tym, to jest miłość ojczyzny i też mówiliśmy trochę o tym czym jest ta miłość. Ja bym chciał zadać pytanie to czym jest ta ojczyzna? E, I spojrzeć na, nawet na swoją własną rodzinę i spojrzeć na swoich pradziadków. Znaczy, czworo pradziadków, e, spośród których jeden był austriackim urzędnikiem, który zginął w obężeniu Przemyśla w 1918 roku. Drugi był lwowskim mieszczaninem, a później oficerem Wojska Polskiego. Trzeci był takim lokalnym działaczem śląskim, pol polskim działaczem śląskim. A czwarty był w zasadzie Niemcem walczącym w armii cesarza Wilhelma. I kiedy mam sobie zadać pytanie, co jest moją ojczyzną, to to nie jest takie proste pytanie. Tak? Nawet tak patrząc historycznie, gdzie część rodziny właśnie jest z Lwowa, druga część rodziny ze Śląska. I teraz kiedy ja się rodzę w latach 80., kiedy dojrzewam w nowym państwie już w ramach powiedzmy, nie jestem rocznik 89., urodziłem się nieco wcześniej, ale powiedzmy ta, ta taka pamięć jest już w trzeciej RP, no to zadaję sobie pytanie, co jest tą moją ojczyzną? I tutaj problem pojawia się taki, że polskie państwo w roku 89. powstało w takim historycznym momencie, kiedy to państwo narodowe zaczyna przeżywać trudności. Kiedy ono zaczyna się zmieniać, kiedy ono ze względu też na pewne procesy społeczne i gospodarcze, też w tym procesy globalizacyjne, zmienia swój charakter. To znaczy zaczęliśmy budować państwo i jego instytucje, w momencie, w którym te instytucje zaczęły także w, w świecie Zachodu przeżywać problemy. Czyli świat Zachodu zbudował państwo i wkroczył w te dylematy, w te, te różne problemy już z gotowymi instytucjami, my zaczęliśmy wkraczać i budować państwa w latach 90., kiedy już te problemy były obecne w świecie. Więc żyjemy w takim, oczywiście dzisiaj mamy wojnę w Ukrainie i mamy wielki powrót w ogóle do idei państwa, no ale pytanie, czy to jest tylko taki przejściowy, taki przejściowy wybuch tej, tego, tej idei państwa, a tak naprawdę nie jesteśmy świadkami jakiejś schyłko, schyłkowej instytucji, chociaż oczywiście dopiero post-factum będziemy mogli stwierdzić, że za 100 lat powiemy sobie, że no przełom, XX i XXI wieku to był schyłek państwa narodowego takie jakie powstało gdzieś na, na początku XIX wieku. I teraz kiedy ja pytam swoich studentów, żeby sobie zadali takie pytanie kim są i mieli zdefiniować swoją własno, własną tożsamość, to oni odpowiadają, że są córkami, synami, są braćmi, siostrami, są studentami, są małopolanami, są kobietami, mężczyznami. I w tych pierwszych, bo każę im pisać tylko pięć, pierwszych pięć odpowiedzi, w tej pierwszej piątce nie pojawia się w ogóle słowo Polka-Polak. Tak? I to jest dla mnie ciekawe, tak? że, że ta świadomość narodowa jest nieobecna w takiej mentalności moich studentów i to już od kilku ładnych lat. I ja nie mam wrażenia, żeby oni mieli poczucie, że ta wspólnota, bo to było powiedziane, że ta Polska jest czymś oczywistym. Tak? Dla nich to jest abstrakcyjne, że oni doświadczają pewnych problemów i jak myślą o dobru wspólnym, wracając do swojego pytania, to dla nich to dobro wspólne jest pojęciem może znacznie szerszym, bo to dobro wspólne się odnosi troszkę do wspólnych problemów. Jakie mamy dzisiaj wspólne problemy? Naszym wspólnym problemem jest dzisiaj wolność słowa, ale to jest problem, który nie dotyczy tylko Polski, ale całego świata, bo przecież korzystamy z mediów społecznościowych i żyjemy dzisiaj informacją o przejęciu Twittera przez Elana Maska. Tak? I czy, co to oznacza dla wolności słowa, dla możliwości naszej ekspresji, czy w ogóle wyrażania wolności słowa. Kiedy mówimy sobie o naszym, nie wiem, o takich podstawowych rzeczach jak, jak dobro żywnościowe, no to patrzymy, co dzieje się na całym świecie. Tak? Czy, czy gdzieś tam jest susza, bo przecież korzystamy z, z dóbr żywnościowych produkowanych na całym na całym świecie. Nasze bezpieczeństwo i bardzo wiele różnych wymiarów zależy od tego, co dzieje się na świecie. Nasza pogoda, to, że mamy ocieplenie klimatu, zależy od tego, co dzieje się na całym świecie i w jakim sensie to zależymy od tego, co dzieje się na świecie, ale też jesteśmy współodpowiedzialni. Dwieście no lat temu myślę, że nie było świadomości, że jesteśmy współodpowiedzialni za los indyjskiego chłopa, a dzisiaj wydaje mi się, że, że tak jest, choćby poprzez ruch Fair Trade. To jest nowe, ale to się coraz mocniej pojawia. i i możliwe, że dzisiaj moja studentka, czy mój student w wieku 20-20 kilku lat, czuje większą wspólnotę ze swoim rówieśnikiem 20 kilku latkiem, żyjącym we Francji, w Hiszpanii niż z 60-letnim Polakiem. Tak? Więc, więc to pytanie, czym jest ta ojczyzna, bo co jest tym dobrem, które my mamy w sposób aktywny wspierać albo o które powinniśmy się troszczyć, no nie, jest pytaniem, nie jest pytaniem banalnym. I teraz, to może wydawać się zastanawiające z perspektywy środowiska, które reprezentuje, czyli klubu Jagiellońskiego kojarzonego raczej z pewnym wrażliwością konserwatywną. Ale kiedy spojrzymy sobie na katolicką naukę społeczną, na to nauczanie które społeczne, które papieże proponują w zasadzie od lat 60. To kiedy czytam encyklikę Pawła VI Popularum Progressio z 1967 roku, on tam nie pisze o państwie. On pisze o jednostce i pisze o społeczności międzynarodowej. I kolejni papieże bardzo mocno odwołują się właśnie do jednostki i do wspólnoty rozumianej jako społeczność międzynarodowa, jako wspólnota ogólnoludzka, czy taka wspólnota człowieczeństwa. I oczywiście można zakończyć, że to jest przypadek. A może jest tak, że ten Kościół, który jest instytucją długiego trwania, i który widział narodziny państwa i może tak naprawdę zobaczyć koniec tego państwa, widzi, że ono się już, w jakiejś takiej swoim na namyśle, że ono się będzie zmieniać. I od 50 lat już stara się pokazać w tym swoim nauczaniu, że musimy nauczyć się funkcjonować może w innych już społecznościach niż społeczeństwa państwowe. To rodzi pewne problemy, tak, bo ostatnio żyliśmy, znaczy w ogóle debata publiczna żyła y, tym oceną reakcji papieża Franciszka na wojnę w Ukrainie, tym, że ta reakcja jest nieadekwatna, że sobie w ogóle nie radzi z tym, z tym odniesieniem się do tego, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą, tak? W ogóle się nie odwołuje do, ty, do tej rzeczywistości państwowej, tylko mówi o e, rosyjskich żołnierzach, ukraińskich żołnierzach, o uchodźcach, tak jakby państwa w ogóle nie istniały. Więc oczywiście to ma pewne słabości, tak? Jesteśmy w takim okresie przejściowym, kiedy, kiedy no, te państwa wciąż istnieją, się do nich odwołujemy, ale może jest tak, że dzisiaj Polacy... I to jest, Ja na to pytanie nie mam odpowiedzi, ono jest bardzo ciekawe, bo przecież Polska raczej nie jest znana z jakiegoś wysokiego kapitału społecznego, zaufanie, zresztą zawsze jesteśmy krytykowani, jesteśmy na szarym końcu, jeżeli chodzi o kapitał społeczny, ale mamy jakiś specyficzny rodzaj tego kapitału społecznego, który sprawił, że przyjmując te ponad półtora miliona uchodźców, nie mamy obozów, a te osoby są traktowane jako de facto członkowie rodziny przyjmowane pod dachem Polek i Polaków. I to jest ciekawe, tak? Dlaczego tak się stało? I też czy to są przyjmowane osoby, właśnie pomagamy my jako Polacy, pomagamy Ukraińcom, czy nie, my jako, nie wiem, Janek, y, Krysia, Kasia pomagamy y, Igorowi, pomagamy, nie wiem, jakiejś Lenie, Oksanie i tak dalej, tak? Czy pomagamy dlatego, że są Ukraińcami, czy pomagamy dlatego, że czujemy, że to jest młoda matka, ja sama jestem młoda, młodą matką i czuję, że potrzebuje pomocy I to, to, to pomoc ma charakter, że znaczy ona jest, jakby, bierze się z poczucia człowieczeństwa, a nie z takiego poczucia, że teraz ja jako Polka czy Polak Jestem, mam pewną powinność, żeby pomóc sąsiedniemu państwu, tak? Czy narodowi, tak? Ale rozumieniu w sensie takim państwowym. Więc wydaje mi się, że to jest, to jest taki ciekawy moment. Eee, no i, i, i, i on każe zadać w ogóle wiele pytań o to, czym jest dzisiaj patriotyzm e, i co jest z tym dobrym wspólnym, co jest tą podstawową wspólnotą odniesienia. Czy faktycznie to jest wspólnota narodowa? Czy może jest tak, że dzisiaj musimy myśleć o tych wspólnotach szerzej, bo to jest moja wspólnota rodzinna, lokalna tego, co jest blisko ale tak naprawdę to też jest moja wspólnota z ludźmi w Ukrainie, ale to też jest moja wspólnota z ludźmi żyjącymi we Francji, w Japonii, w Indonezji czy, czy, czy w Brazylii. I, I Kościół katolicki, a to jest akurat bliska mi tożsamość, czy, czyli, czyli właśnie katolicka nauka społeczna, w jakim sensie podpowiada mi, że ta moja powinność, ta, ta, ta, ta moje karitas, no nie powinna się ograniczać do wspólnoty narodowej, tylko do znacznie szerszej wspólnoty ogólnoludzkiej. Dziękuję. Pan doktor wprowadził sytuację bieżącą, o którą nie można nie wspomnieć w naszej dyskusji, dlatego że jednak zarówno rosyjska agresja na Ukrainę, jak i olbrzymi napływ uchodźców przed, przed wojną no, sprawiają, że te dotychczasowe, po pierwsze spory o patriotyzm, kilkanaście lat temu mieliśmy do czynienia z taką bardzo ostrą dyskusją, nazwijmy go, pomiędzy patriotyzmem militarystycznym, a pacyfistycznym. To z jednej strony, a z drugiej strony właśnie było bardzo często społeczeństwo polskie krytykowane jako takie jeszcze nie w pełni obywatelskie, że ono, ono nie potrafi się zachować obywatelsko. Chciałem zapytać wszystkich Państwa o, o te wnioski z tych ostatnich dwóch miesięcy. Wiem, że to nie będą wnioski poparte gotowymi badaniami, raczej to będą uwagi natury publicystycznej, ale bardzo byłbym, byłbym ciekaw. Zacznę z, z, z, tak jak w poprzedniej kolejności. Cytat z badań. To proszę. proszę, tylko do mikrofonu. Proszę. Znaczy, proszę Państwa, w badaniach patriotyzmu szalenie jest ważne, kiedy, kiedy to badania się robi. I badanie, które było robione w 2010, będzie miało stosunek do religii czy stosunek do, stosunek do państwa i narodów. Ale, i tutaj mam cytat z badań były to badania i sondażowe, i badania, i badania jakościowe czyli czyli oparte na znaczy wywiady I, i młody człowiek dość, znaczy 30 z Gdańska powiedział tak, na, na pytanie właśnie, jaki on ma stosunek, stosunek do, do patriotyzmu, narodu i do innych jeszcze więźni. To, to było z taką możliwością. Tak powiedział. Codziennie jednak nie myślimy o wzniosłych ideach. Nikt nie jest naczelnikiem piłsudzkim, żeby codziennie myśleć o narodzie. Dlatego, że w czasach pokoju, w okresach społecznej harmonii, politycznej, stabilności nie ma potrzeby analizować kwestii, która się, które są praktycznie niewidoczne. Jak jest dobrze w państwie, to się, to się o tym nie myśli. Jednakże, kiedy nadchodzi czas dramatycznych wydarzeń, czy to w życiu prywatnym, czy w publicznym, poczucie narodowej tożsamości powraca i jest intensywnie doświadczane. Bardzo o to do, tych, do tej drugiej części naszej, naszej dyskusji. Co ten nadzwyczajny stan, czy on e, pokazuje coś nowego w polskim społeczeństwie, czy właśnie do tych tradycji wraca, które znamy już z, z, z tradycji 3 maja? Składając, że kolejkę powtarzamy, to znaczy no ja rzeczywiście tutaj tak czy owak będę nawiązywać do swojej epoki, bo jest mi łatwiej. To znaczy ja myślałam, kiedy pan o to pytał, bardziej o patriotyzmie ukraińskim w tym momencie niż o polskim, bo on pokazuje, że pewne tradycyjne rozumienia, może nie tego, co mamy kochać, ale jak mamy kochać, bardzo się sprawdzają. W końcu... Bardzo dobry ten cytat, który Jano dałeś, to jest znakomity, bo on to doskonale oddaje, ale też doskonale oddaje to, co za moich czasów, czyli w epoce nowożytnej, wczesnonowożytnej, mówiono o patriotyzmie za starożytnymi. To znaczy patriota powinien być, dobry obywatel, powinien być roztropny w radzie i mężny w boju. I to się w tym momencie zaczyna sprawdzać. Z tą roztropnością w Radzie, być może w Ukrainie bywało różnie, ale mężni w boju są niewątpliwie. No i drugi oczywiście: Rzymianie, dulce decorum corum est patria mori. Wydawało nam się, że to są już nieaktualne, banalne sformułowania, których lepiej może nie, nie używać. Okazało się, że to jest wszystko bardzo aktualne. Także jakby te sytuacje, takie napięcia weryfikują, ale to jest to, co mówiła, co cytowała Joanna tego, tego, tego młodego, umiarkowanie człowieka. No, dla mnie młodego. To jest właśnie tak, że na co dzień trudno puszyć pióra i, i stroszyć. I to bardzo śmiesznie wygląda, kiedy biegają po ulicach młodsi i starsi, przebrani w mundury i wołają, że są patriotami. To jest bardzo śmieszne. I z tym, że jest, no jest, no trudno, to są panały, ale jest patriotyzm czasu pokoju, jest patriotyzm czasu wojny. Ukraińcom przyszło się zmierzyć z patriotyzmem czasu pokoju. Tfu, czasu wojny oczywiście. Niestety, to jest to, co, co ja im, czego ja im życzę. Dlatego to była freudowska pomyłka. Natomiast to, co my robimy, nie wiem, czy to jest patriotyzm, natomiast bardzo mi się to podoba, co robią Polacy. Trudno, nie wiem, czy to w tych kategoriach trzeba rozpatrywać. To, co Pan mówił, ja bym powiedziała raczej wrogowie naszych znaczy, wrogowie naszych wrogów są naszymi przyjaciółmi. Myśmy się bardzo chętnie posunęli dla Ukraińców, bo my. Bardzo dobrze rozumiemy, co tam się dzieje. Myślę, że mimo wszystko kolejne pokolenia mają to zakodowane, ten pewien strach przed tą sytuacją, ale to jest oczywiście jeden aspekt, bo z drugiej strony po prostu zachowaliśmy się jak ludzie. Nie wiem, czy to do tego są potrzebne kategorie patriotyczne, ale na pewno są to pewne postawy, także postawy obywatelskie, które się sprawdziły, obyśmy byli jeszcze roztropni w Radzie, bo my na razie jesteśmy na tym etapie, a z tym bywa zdaje się różnie. i jego właśnie takim podejściu do tych dwóch wartości, czy do tych dwóch przeciwstawień patriotyzmu pokoju, patriotyzmu e, czasu wojny, e, podległości, niepodległości, a może właśnie solidarności w ciągu tych ostatnich dwóch miesięcy. No mi się, mi się wydaje, że my sobie właśnie, to jest to nieszczęście związane z wojną, które sprawia, że o pewnych rzeczach takich, których na co dzień, Michał Bilik napisał całą książkę, banalnym patriotyzmie i e, wydaje mi się, że mieliśmy znowu pewien przywilej tego, że żyliśmy we względnie spokojnym momencie dziejowym i geopolitycznym. To znowu na tle polskiej historii to się wręcz wydawało nieprawdopodobne. To znaczy, że był taki moment i to jednak kilka lat trwało, kiedy żeby się dowiedzieć o napięciach geopolitycznych, to trzeba było włączyć telewizor, czy, czy obejrzeć sobie wiadomości za pomocą innym sposobem, ponieważ u nas się w takim sensie, przez jakim przez 200 lat coś się działo, nie działo się nic. Mam wrażenie, że to nas uwierało na tle polskiej kultury, ponieważ wtedy zaczynały się takie pytania o tożsamość właśnie. Dlaczego? Dlatego, że u nas, u nas pytania o tożsamość są związane, może tak, to jest jak permanentne jedzenie musztardy. To, jest, to są dania ostre, to, to, to, są, to są bardzo mocne przyprawy, a my nauczyliśmy się tego, że bardzo ostro żyjemy w ostrych warunkach, w związku z tym udzielamy ostrych odpowiedzi, udzielamy ich szybko. I kiedy przyszły te czasy, żeby zacząć się delektować takim jedzeniem, które będzie bardziej łagodne, to nagle czegoś nam brakowało, coś nam nie smakowało, coś nas uwierało w tym patriotyzmie bez musztardy. Przepraszam za to porównanie, ale tak mi się nasunęło. I teraz e, i teraz co się dzieje, tak? I, i, i teraz zostawiam już jakieś takie może, może zbyt lekkie porównania na, te, na ten moment. 24 luty i nagle z każdym dniem odkrywamy to wartość państwa. Państwa. Proszę, proszę zwrócić uwagę na... Wspominamy o, o tragedii w Buczy, prawda? Proszę zwrócić uwagę. Tam, gdzie przesunęła się granica, tam natychmiast wlewały się, wlewały się inne państwo i nie oznacza to pojęć czysto abstrakcyjnych, tylko coś, co... To są, to są od razu cały zestaw kodów. To są dozwolone formy zachowań. To nie jest tylko kwestia tego, co wolno armii rosyjskiej. To jest coś więcej. To, są, to, to jest ca cały zestaw zachowań od góry do dołu, dozwolonych. To jest cały zestaw kodów kulturowych, które nagle wjechały i na końcu widzimy ofiary. Tutaj pani profesor wspominała o tym, o tym, że to jest taki renesans polskich kodów. No właśnie, aż by się chciało powiedzieć, my to wszystko wiemy od 300 lat. Bo jak pamiętam wspomnienia Jul Juliana Ursyna Niemcewicza, to jak on wspomina, co go w, w dzieciństwie utknęło, utknęło mu w pamięci w dzieciństwie, że go tak wytrąciło, to on mówi, jak porwali senatorów. I, I człowiek włącza prawda, me, me, media i, i, i dowiaduje się, że Rosjanie porywają urzędników ukraińskich. No to my to wiemy od 300 lat, że to się dzieje. I wtedy jak sobie, jak, i, i wtedy, prawda ten klik, to jest dokładnie, dokładnie taka sytuacja, w której my mając ten software z podległości, być może paradoksalnie w przyspieszonym tempie znowu przypominamy sobie o tym, co wiem, staram się podkreślić, że to jest ważne, o wartości własnego państwa, że to nie jest tylko tak, jak Polacy uwielbiamy, tak, nie chodzi mi o że oni, tylko my uwielbiamy od czasu do czasu sobie powiedzieć, że to jest kamieni kupa albo równie, prawda, barokowe porównanie. Nie, to jest tak jak Izajasz Berlin Arcylibera opisał, to są sposoby życia na co dzień, pewne praktyki życia społecznego. On tak rozumiał liberalizm, że to jest taki, taki, to co można robić na co dzień. Czyli dla niego było to rozpięte pomiędzy przeszłością, teraźniejszością, a jakimś tam myśleniem o tym, żeby, żeby to trwało w przyszłości. Dzisiaj widzimy to jak w soczewce, bo każdy milimetr przesunięcia się terytorium państwa ukraińskiego, to jest wlanie tej innej formy przeżywania, te, e, przeżywania codzienności, dozwolenia na Natychmiast, prawda? Wyższy poziom przemocy, wyższy poziom, inny stosunek do państwa, prawa i tak dalej. I to jest milimetr po milimetrze, bo gdy się odzyska to terytorium państwowe, to odkrywamy znowu sobie przypomnę o matko Bosk, co tam się działo, prawda? Właśnie sęk w tym, że widać że granice państwowe zlewają się tu w jedno, dramatycznie, w naszej części świata, to wiemy, no przecież wystarczy dok dowolny dokument sprzed 39. roku wziąć, żeby przypomnieć sobie, prawda, jak e, wystarczyło przejechać granice i sobie natychmiast usłysławia, różnicę w, w codzienności, prawda? Więc znowu, <śk> Może się nam wydawać, że pierwsza rzecz pospolita jest odległa, druga rzecz pospolita jest odległa, my nie wiemy, gdzie żyjemy i mamy kłopot z tożsamością, ale wydaje mi się, że co jak co, ale wartość o, o wartości życia we własnym państwie to sobie przypominamy teraz w całym regionie. Proszę zwrócić uwagę, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Ukraina, my wszyscy zareagowaliśmy automatycznie, a automatyzm to jest zawsze historia, to jest nasze wspólne doświadczenie. Bardzo dziękuję Panie Doktorze, nim dam głos, poproszę o odpowiedź w tej, w tej sprawie jeszcze Panią Profesor i Pana Doktora, chciałem prosić Państwa o przygotowanie głosów albo pytań, bo chciałbym, żebyśmy po tych jeszcze krótkich odpowiedziach mieli jakieś głosy z sali i też można zadawać pytania przez internet, jeżeli ktoś nas ogląda, także tutaj prosiłbym, żeby Państwo wykorzystali jeszcze te dwie wypowiedzi do przemyślenia jakichś swoich pytań czy komentarzy, o których zaraz poproszę. Proszę, bardzo bym prosił panią profesor Kurczeską o odpowiedź na pytanie, właśnie o te wnioski płynące z ostatnich wydarzeń w świetle tego, o czym rozmawiamy. Znowu zaryzykuję. Tylko do mikrofonu, niepopularną, proszę, proszę. Niepopularną tezę, mianowicie znaczy, wydaje mi się, że, że ciekawiej na gruncie pewnej mojej panoramicznej wiedzy o kulturach, w tym, o, w tym i o kulturach narodowych, powiem, że mamy do czynienia z rewitalizacją tradycji. Tylko to jest rewitalizacja i na gruncie tych, tych ram, o których mówiłam, nie bez powodu, po prostu mamy do czynienia z czymś takim, jak, po, jak pojawiają się nowe, nowe, nowe wariacje. To znaczy ta tradycja za naszą i waszą wolność. Wspólnoty, przepraszam bardzo, te, o której mówiłam, wspólnoty naturalne, prawda, to, ale ta, to również ta wyższość narodu, wspólnoty nad państwem, bo państwo jest robione. Proszę zauważyć, ile było teorii. zwracam uwagę. No, no, właśnie, no tak, właśnie. ale zaraz, zaraz, zaraz. I teraz mamy do czynienia z bardzo ciekawymi że nie chcę, przykładami, kiedy również i w dziejach całkiem najnowszych mia, mieliśmy do czynienia z takim z budowaniem, właśnie z rewitalizacją te, tego rozróżnienia państwo i naród, ale po to było to rozróżnienie, żeby zobaczyć w jakich specjalnych, wielkich sytuacjach mamy, m, m, mieliśmy do czynienia z utożsamianiem narodu i państwa. I chcę też przypomnieć wiele książek na temat, na, temat, na temat 2010 roku, kiedy dziesiątki tekstów pokazywały, że mamy do czynienia, to w jaki sposób obchodziło się żałobę, że mieliśmy do czynienia z utożsamianiem się z narodu i państwa. Mieliśmy do czynienia przy okazji Solidarności, jednak kiedy patrzę na różne te wielkie momenty, mamy do czynienia właśnie z próbami tego, tego łączenia, tego poszukiwania dobra wspólnego, jednak z pewnym repertuarem Danych kulturowych, danych kulturowych, które pozwalają, pozwalają działać i nie tylko myśleć, ale działać w pewien, pewien, pewien sposób. No więc ja tutaj powiem, że to jest dla mnie to jest rewitalizacja, dziesiąt, rewitalizacja ta tradycji, ale podkreślam rewitalizacja i modernizacja, a nie powtarzanie. I proszę zwrócić uwagę, że już, już w naszym, w naszym ten, po prostu badania, badania w Krakowie, Rybionej i Warszawie to, to jest bardzo dobry argument. W latach, lat, w latach 90. by się wydawało, że wszyscy zajmowali się tylko transformacją. Prawda? Były pytania, ciągle się robi te badania na temat sympatii do innych narodów. Proszę zwrócić uwagę, na szalenie wywindowała się dana po prostu: jesteśmy z Czeczenami. Znaczy, to było podczas pierwszej i drugiej wojny. Proszę zwrócić uwagę, tak samo te wszystkie, bym powiedziała, zmiany za naszą i waszą wolność, która może być i w pracy, przepraszam bardzo, i w kulturze. I w działaniu właśnie takim, to właśnie mo, to, jest, to jest to odświeżanie W tej chwili, w tej chwili wydaje mi się, że ta, za naszą i waszą wolność, to dlatego proszę zwrócić uwagę, że wcale, my, wcale nie tylko był 2015 rok jeśli chodzi o migrację, prawda, że o, o, o, znaczy o tą reakcję, że my, my byliśmy dość wsobni, prawda, Jak, jako, jako społeczeństwo. No, a teraz przepraszam, ruszyła inna pewna cecha, którą przypisujemy, przypisujemy z Polakom w badaniach. Ja mówię, mianowicie, gościnność. Proszę zwrócić uwagę, to nie żadne obozy w tej chwili, obozy, prawda, masowe. Owszem, są, prawda, gdzieś tam, gdzieś tam na stadionie, gdzieś tam, ale istnieje coś takiego jako kategoria gościnności. Jak pan mówił, wspólnota naturalna. Kto przyjmuje uchodźców? Przyjmują wspólnotę rodziny, tak? wspólnoty lokalne. Proszę zobaczyć, jak tutaj jest prężny, jak dynamiczny jest, jest po prostu, jest samorząd, prawda? I w gruncie rzeczy to, to państwo, które które właśnie chce sobie, jak to się mówi, zmierzyć się, zmierzyć się z tym. No więc, więc to, jest, to jest po prostu jak gdyby ważne, że ta, ta, jak gdyby te tradycje, którą zrobiliśmy amalgamat, tradycje oświeceniowej, tradycji pozytywiznej, tradycje, tradycje romantycznej, to nie jest tak, że mamy tylko. Po prostu mamy, mamy pewien mishmash prawda? Ja mówię nie na poziomie superideologów, tylko na poziomie po prostu tak zwanej mentalności mentalności społecznej. I to są, to wydaje mi się, że ten rodzaj takiej, bym powiedziała, gotowości, gotowości na zmianę, w tej chwili, w tej chwili dobrym Polakiem jest ten, który dba o ekologię. Tak? Dba. O to, żeby były rzeki czyste. Znaczy, to zaczyna być, znaczy w gruncie rzeczy mamy oswajanie nowych problemów, nowych wyzwań i przez takie, bym powiedziała, mniej lub bardziej mechaniczne, ale również i pewne próby organiczne, znaczy odwoływanie się do tego, co było. Mamy re, pewne repertuary, mamy. Mamy repertuary i podstawiamy. i Bardzo dziękuję, panie doktorze, pan już wywołał ten temat y, gościnności. Czy to jest kolejna fala Solidarności, czy jak, jak, to nazwać i co to, i czy to w jakiś sposób jest argumentem w tych dotychczasowych sporach o patriotyzm? Czy Wydaje mi się też, sam napisałem o tym jako o drugiej Solidarności i wydaje mi się, że nawet jeżeli pojawią się jakieś napięcia w tych relacjach polsko-ukraińskich, a na pewno się pojawią, tak, no to jakby nie, to nie ulega wątpliwości, że już są, tak? to, to doświadczenie, znaczy to przeżycie dobra jeżeli sobie je odpowiednio nazwiemy, on no, musi być nazwane też post faktum, to ono gdzieś w nas zostanie. Tak? Znaczy to jest tak, jak doświadczenie Solidarności zostało w, w działaczach Solidarności, nawet jeżeli później jakby przyszły trudne czasy, jakieś przyszłe podziały, to doświadczenie sierpnia pozostało w działaczach Solidarności, przynajmniej tak jak ja znam z wywiadów z działaczami Solidarności. I mam wrażenie, że to doświadczenie, to przeżycie, nie racjonalne, ale to przeżycie emocjonalne, ono zostanie. Tak? I ono będzie gdzieś tam się od odtwarzało. Natomiast gdy miał tak, debaty powinny być kontrowersyjne, więc ja postaram się jedną kontrowersję na koniec zasiać, zanim przekażę państwu głos. O, o tym państwie, bo tu też pani profesor bardzo ciekawie mówi o tym, że w XVIII wieku obywatele mówili, że państwo to my, nie, nie, nie, nie coś zewnętrznego wobec... W XVI wieku. To w XVI wieku już nawet mówili, tak. I a tak mówili. I jedna, oczywiście to nie jest żadne badanie powszechne, bo tego jeszcze nie, nie jakby za wcześnie, żeby tak mówić, ale jedna taki obrazek. Urzędnik, chyba Urzędu Wojewódzkiego, Mazowieckiego, przychodzi na dworzec centralny, podchodzi do tam koordynatorki wolontariuszy i on pyta co on ma robić? A mówi, ja myślałam, że pan mi powie co ja mam robić, bo to ja jestem wolontariuszką, a pan jest tutaj z władz, tak? Czyli jakby państwo trochę dezerteruje, i jakby zamienia się rolami z obywatelem. I to jest. I to jest właśnie. I to jest ciekawe, ale jednocześnie nam pokazuje, że. Te nasze marzenie o tym, bo marzenie części z nas o tym, żeby zbudować takie normalne państwo, tak, które jak niemieckie czy francuskie, które załatwia problemy publiczne swoimi urzędnikami czy swoimi instytucjami, że może takiego normalnego państwa po prostu nigdy nie, nie zbudujemy, tak, właśnie dlatego, że... że... No, i to, to, to, to możemy się spierać, Tak, to, to, to jest, ja sobie zadaję to pytanie, czy te 30 lat, które minęło, czy, czy ta sytuacja pokazuje, że to jest może jakaś specyfika naszego społeczeństwa, że my zawsze na końcu urzędnik przyjdzie i spada wolontariusza, ale to co ja mam robić, tak? I to, to jest, ja, ja nie mówię tego jako stwierdzenie, tylko raczej jako pewne pytanie też i kontrowersja do, do dalszej dyskusji. Adwocem, ale ja bym naszą tę część na, na chwilkę przerwał, bo poproszę jeszcze Państwa potem o głos końcowy, ewentualnie komentarze od, czy odpowiedzi do pytań. Ale teraz chciałem zapytać, czy ktoś z Państwa y, chciałby zadać pytanie albo jakiś, y, jakiś głos zabrać, bo jak debata to debata. Prosiłbym tylko o przedstawianie się. Zwięzłość, żebyśmy mogli zarówno tutaj się wypowiedzieć, jak i potem też głosy zabrać. Bardzo proszę. Marcin Krężelok. Ja chciałem zapytać o kategorię, która by brzmiała, i, i bardzo dobrze, że ona by brzmiała, bo jest niezwykle ważna. Kategoria dobra wspólnego. Ona w naszej Konstytucji pojawia się i w preambule, i później w artykule 1, 25 i w 82. I tak jak tutaj Pan doktor zauważył, ona wyrasta z katolickiej nauki społecznej, z encykliki Mater et Magistra. Jest zdefiniowana jako pewna suma środków, które mają pomóc człowiekowi w dążeniu, w dążeniu czy w osiągnięciu doskonałości. Ja miałbym bardzo proste pytanie w związku z tym. Jak dziś rozumieć tę kategorię dobra wspólnego, kiedy mamy społeczeństwo tak bardzo spolaryzowane? Jak rozumieć tę kategorię dobra wspólnego, kiedy mamy do czynienia już powoli coraz bardziej z państwem dwunarodowym? Tak? Jak rozumieć kategorię dobra wspólnego, kiedy jesteśmy częścią wspólnoty europejskiej? Więc to, to by było moje pytanie. Bardzo dziękuję. dziękuję. Są głosy tutaj pan i tam Słowo miernowotny. Ja zrozumiałem w wypowiedzi pani profesor Grzeszkowiak taką wątpliwość co do tego, czy w kategoriach patriotyzmu interpretować te dzisiejsze wspaniałe zachowania Polaków wobec Ukraińców, pomoc i tak dalej, nasunęło mi to pytanie o to, o charakter ewentualnie polskiego patriotyzmu. No, ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, no ale znamy takie pojęcie niemieckiego patriotyzmu konstytucyjnego, tak? e, e, Prawdopodobnie patriotyzm francuski, republikański e, też się e, czy, czymś różni. Nie jest tak, że specyfiką tego polskiego patriotyzmu jest ten taki wymiar właśnie moralny i szczególnie to hasło wymienione przez panią profesor Kurczeską za naszą i waszą wolność. A jak jesteśmy przy wolności, to zauważę, że no, wojna oczywiście narzuciła nam zupełnie nowy kontekst do tych rozważań, ale ja bym chciał cofnąć się o krok do sytuacji pandemii. Pani profesor też wspominała o tym połączeniu miłości do ojczyzny i miłości do wolności. Wolność jako to, co daje ojczyzna. A jak Państwo by zinterpretowali zachowania, istotne zachowania pod hasłami wolności, oporu, buntu wręcz społecznego wobec narzucanych przez Państwo wymogów sanitarnych, bo obserwowaliśmy coś, co jest wydaje mi się bardzo ciekawym zjawiskiem społecznym, czy konglomeratem zjawisk społecznych, a nie zdążyliśmy tego chyba przepracować w sposób taki analityczny, bo no, z tego punktu widzenia Putin jakby za wcześnie napadł na Ukrainę. Bardzo dziękuję. Tu były jeszcze dwa głosy. Pani i Pana. Dobrze, no to ja się doza Emilia Kwiecińska i ja mam pytanie do pana profesora Kuisza, bo zastanawia mnie kwestia tego, jak ten właśnie dorobek okresów podległości, jak mamy sobie z nim radzić w systemie edukacji, w kształceniu kolejnych pokoleń, tak aby nie zostały przygniecione tym dorobkiem, jako już pokolenia, które nie doświadczyły tego i żyją w czasach wolności, bo poruszał pan ten wątek w swojej książce i jestem ciekawa, jakie pole do działania pan widzi konkretnie w tym areale. Bardzo dziękuję. Tutaj Pan, za Panią. Mhm. Jan Rysenko. Pytanie jest takie. Jak do patriotyzmu ma się likwidacja książki z Krak i Wniosków na Poczcie? Tego nie przywróciła dobra zmiana. Kiedyś to był podpis jakiegoś zastępcy ministra MAC, bodajże w rządzie Tuska. Już nikt tego nie pamięta, ale zawsze troszeczkę trudniej jest wytrzymać. Czy to się ma jakoś do patriotyzmu? skarki wniosków na porcie. Skarki wniosków na porcie. Czy są jeszcze jakieś głosy z sali, a mamy pytania z internetu? Jeszcze nie mamy. To zachęcam państwa jeżeli nie, to bardzo bym prosił. Przypomnę, w takim razie, może byśmy pojechali tym razem w odwrotnej kolejności niż dotychczas. Pytania dotyczyły, jak dzisiaj zrozumieć dobro wspólne w, wielo, no, w dwunarodowym, ale w spolaryzowanym społeczeństwie. Pytanie było o książkę skarki i Wniosków, jak również o, o to, o politykę... politykę edukacyjną w systemie, w systemie niepodległości. Także prosiłbym Państwa o odniesienie się do tych pytań i o podsumowanie. Pan doktor Kędzierski. Ja zacznę od tego dobra wspólnego. To, co jest mi ostatnio bardzo bliskie, to jest takie rozumienie bogactwa i znaczenia różnorodności. Hans Urs von Baltazar kiedyś napisał taką książkę, prawda jest symfoniczna, a dla mnie ostatnio było niesamowicie ciekawym odkryciem spotkanie z no już w łonie Kościoła z ruchem ekumenicznym, pokazującym, jak bardzo można odkrywać odkrywać siebie samego poprzez spotkanie się z innym. Ja wiem, że to może brzmieć banalnie czy trywialnie, ale jednak ta, my dzisiaj żyjemy w społeczeństwie, no, zaraz będzie dwunarodowe polsko-ukraińskie, a rozumiemy, że mamy też podziały polityczne wewnętrzne bardzo silne i te polaryzacje polityczne są nie tylko w Polsce, też w innych państwach się Nasila, nasilają, ale wydaje mi się, że jakieś próba przekroczenia i poszukiwania różnorodności jest jakimś wyjściem. Nie mówię, że to jest coś, co, co, co da się zrobić odgórnie, ale szukać i próbować takich czy dokonywać takich prób oddolnie właśnie, żeby szukać tego bogactwa różnorodności. Natomiast jeżeli chodzi o ten pytanie dotyczące pandemii i wolności, bo wydaje mi się ono jest, ono jest ciekawe, ja się sam przyznam do takiej autokompromitacji, to znaczy, a może właśnie z tego jeszcze ciężko ocenić. Z 21, 21 lutego ukazał się, ukazała się rozmowa, którą przeprowadziłem z... Znaczy przeprowadził ze mną Grzegorz Stroszyński w Gazecie Wyborczej, gdzie wspólnie z Marą Liburą podsumowywaliśmy dwa lata pandemii. I mówiliśmy o tym, że polskie społeczeństwo wybrało takie dziwne rozumienie wolności, które było w kontrze do solidarności. Że polskie społeczeństwo wykazało się rażącą niesprawiedliwością i to same społeczeństwo, które wykazało się często jakby niesolidarnością wobec osób starszych, osób słabszych, nie będąc gotowe, żeby ochronić ich przed... No, z, no kataklizmem, tak, 200 tysięcy ponadwymiarowych e, zgonów i cztery dni później to społeczeństwo przyjmuje po swój dach Ukraińców. Tak? To jest jakiś, no, jakiś paradoks dla mnie absolutnie niezrozumiały, pokazujący, że mamy prawda, jakiś bardzo specyficzny ten kapitał społeczny, na którego ja dzisiaj nie potrafię wyjaśnić, ale to jest jakiś, jakiś fenomen, e, którym będziemy się zajmowali, myślę, że przez dziesiątki lat, tak, żeby wyjaśnić, dlaczego przez dwa lata nie byliśmy w stanie zapobiec tym setkom tysięcy wręcz zgonów w większości niepotrzebnych albo w dużej części niepotrzebnych, zwłaszcza wśród tych osób starszych, tak, które były wręcz wrzucone poza nawias wspólnoty politycznej, a kilka dni później byliśmy gotowi, żeby, żeby dzielić się taką solidarnością. Więc to jest dla mnie jakiś fenomen, na który ja nie znajduję odpowiedzi. Dziękuję Panie Doktorze. Panią profesor Kurczewska. Tylko mikrofon bym bardzo prosił. Znaczy, jak wszyscy wiemy, że jest takie powiedzenie, prawda, obyś żył w ciekawych czasach. Zdecydowanie nie, nie, żył, a nie, nie żył to tak, to jest, to jest, to jest trudniej. <laughs> Więc obieś, właśnie, jesteśmy, jesteśmy w takiej oto sytuacji, kiedy powiem, z jednej strony, ja przepraszam, że jestem tak nudna z tą nauką, z tą humanistyką, ale tutaj ja bym powiedziała, ten, te ciągi można po prostu, ponieważ mamy do czynienia z tą. Nie, nie, nie, znaczy, trudno wyobrazić sobie, przepraszam, debatę publiczną bez skażenia, przepraszam, bez skażenia e, różnymi wynikami badań, e, badań naukowych. Tylko, tylko proszę zauważyć, że najczęściej przychodzą to z pewnym opóźnieniem, co innego, ale w gruncie rzeczy mamy do czynienia, można powiedzieć, że obie strony i i ci, którzy uczestniczą w debacie publicznej, i ci, którzy uczestniczą w debacie akademickiej, w gruncie rzeczy muszą sobie po prostu poradzić sobie, zbudować odpowiednie pojemniki i w tych pojemnikach różnych określeń po prostu sobie poradzić. I w tej chwili jesteśmy w takim momencie, kiedy, przepraszam, budujemy język i to jest dla mnie, dla mnie jedna z rzeczy najważniejszych. Po pierwsze, Sprawdzamy to, co zwykle moi, moi bracia i siostry socjologowie badają, mianowicie najczęściej badania olbrzymich, masowych, które spełniają Państwo, po prostu sprawdzają deklaracje. Można deklarować różne rzeczy, że kocha się ojczyznę. A przepraszam bardzo, w latach po 2008 mam, proszę poczytać, poczytać badania Cebosu. Ileż osób chciało umierać za ojczyznę? To po prostu należało to do takiego dobrego tonu. Chcę powiedzieć, że to jest to, że my, a propos pytania pana, pana Szudrzyńskiego, właśnie to są pewne efekty mówimy polityki edukacyjnej, to znaczy jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych, jak to do pewnych haseł, do pewnych skojarzeń i to jest, i to jest po prostu istotne to znaczy pewne, pewne kanony, kanony wybit, wybitności, z trudnością sobie radzimy, prawda? Przepraszam, czy gdybym się Państwa zapytała po prostu, jakie są wybory najczęstsze, to owszem, nie tyle uczeni, co sportowcy wybitni, jeśli Państwo będziecie badać systematycznie, po prostu jak gdyby zmieniają się hierarchie bohaterów narodowych. Zmieniają się, bym powiedział, powody, powody do dumy i to, Również co się zmienia, to nie tylko te obiekty się zmieniają, ale przede wszystkim zmienia się język i mówię, że i, i, i nauka, i to, co się dzieje, prawda, w związku, w związku z komunikacją wirtualną, dostarcza zupełnie nowych nowych, nowych bodźców do tego, że może się okazać z nowej Jarku, że nerd, który zajmuje się po prostu, jak to się mówi, układania algorytmów, określa siebie, mój proszę Pani, ja jestem patriotą, bo, bo, bo będę wykrywał to i to, prawda. Nie, nie, proszę zauważyć, że mamy do czynienia nie tylko to, co mówiłam, z rewitalizacją, ale mamy do czynienia z taką, no właśnie, i tutaj jak gdyby pokontynuję ten, znaczy ten, zaznaczę ten wątek różnorodności. Przepraszam, to jest jeden z największych problemów, jak, jak poradzić sobie z różnorodnością, gdyż bardzo łatwo z różnorodnością dzięki władzy autorytarnej przerobić na coś jednolitego, prawda, na, pewien, na pewne systemy posłuszeństwa. Jak uczynić właśnie i kulturę, i politykę rzeczą wspólną, prawda, tą republikę? I to jest po prostu olbrzymie. I to, o czym bardzo pięknie mówił mój ulubiony profesor Krzysztof Byrski, mówił tak, my to mamy, tak, matczyzna to jest Europa, ojczyzna bo musi być, no to po prostu, to jest, to jest naród, a jeszcze, znaczy to jest w gruncie rzeczy, można właśnie wspólnoty rozszerzać, można rozszerzać te przestrzenie naszych wartości, z których, z których czerpiemy, więc to chcę powiedzieć, sprawdzać różnorodność, Radzić sobie nie tylko w deklaracjach słownych, ale radzić sobie w zachowaniach i zachowaniach, jak, jak tę różnicę przekładać na uznanie dla kogoś. Czyli na uznanie, uznanie i na, no właśnie, element pewnego szacunku, nie tylko dla innych poglądów, ale dla innych działań. To jest, to, to jest coś niezmiernie to jest niezmiernie y, trudnego. I wydaje mi się, że ta, to sprawstwo, nie bez powodu to jest tak modne w tej chwili, jako pewne, jako, jako pewne pojęcie, które zaspala sprawstwo. No tak, tylko i właśnie, obyś żył, powiedziałem w ciekawych czasach, po prostu jesteśmy testowani, czy chcemy, czy nie chcemy. Pandemia nas testowała, testowała wszystkich miłośników, miłośników, bym powiedział innego sposobu traktowania natury. Proszę bardzo, nie, nie, nie, z, tej, nie, nie, nie z tego momentu przyszło zagrożenia, o której myśleliśmy. No w każdym bądź razie rozszerza się ten świat, rozszerza się i to, co mu, musimy, musimy go jak, na różne sposoby, niektórzy unaradawiają, tak powiem, a inni go udamawiają. Bardzo dziękuję. Doktor Józef Kuńszu. Więc pytanie, pytanie dotyczyło edukacji i tutaj ja szukałem pewnych tropów, no bo to jest, po pierwsze to jest fajne zadanie. To jest naprawdę fajne, bo tutaj chyba, chyba, chyba tropem Marcina Króla po, po, pozwolę sobie podążać, po prostu Zanurzanie się w pols polskości, ale takie jaką ona realnie jest, a nie tym tej pile w kan kanonu szkolnego, jest po prostu gratyfikujące, jest niesłychanie ciekawe, tylko trzeba niestety iść, chodzić własnymi drogami, no, no trudno i darmo. Ukazał się taki raport y Narod w Szkole, tak. bardzo, bardzo, tak, poważna praca socjologiczna, która pokazuje, że od lat, e no okej, okay, no ale Dobrze, wydaje mi się, że też socjologiczna, ale, ale, ale rzecz nie w tym, tylko w tym, że, że ten raport pokazuje, że na przestrzeni lat, jeśli chodzi o edukację, się nic nie zmieniło. I to, to potwierdza, nie wiem, moje doświadczenie akademickie, kiedy spotykam się, prawda, z kolejnym e, rocznikiem studentów, to, to po prostu natychmiast... E, takie pytanie, gdzie tam się kończy materiał i, no i się okazuje, że mniej więcej tam się kończy, gdzie dwa, już zaraz będzie 30 lat temu kończył się mój materiał w liceum i, i, i po prostu to jest coś takiego, że no, powstanie warszawskie z grubsza dla wszystkich to jest ostatnie, ostatnie ogniwo, bo się nie można wyrobić z materiałem, brzmi uzasadnienie. I na tym tle się, okazuje się, że nic się nie zmieniło, to znaczy Prowadzić jakiś spory o kanon, o to czy jedna właśnie lektura, czy druga wypadła z kanonu, a tam w ogóle to nie dociera, nie, nie, nie ma szansy, więc nie wiem, czy teraz te reformy nowe coś zmienią, one z zupełnie innych powodów budzą moje ogromne zastrzeżenia, natomiast jeśli chodzi o różnorodność polskości, to tu podam taki przykład, e, który, który w jednym tekście próbowałem an, a, a analizować, mianowicie biografia Wyspiańskiego. No Wyspiańskiego się czytać, no, Dobra, przychodzi z trudem, prawda, dzisiaj, ale dla odmiany biografię ma w tak fenomenalną, że zestawianie tekstów taki jed jeden, z pytania o sposób, tak? Zestawianie tekstów z biografiami jest absolutnie ciekawe. To znaczy, my zaczynamy oglądać różnych tam, ściągamy trochę, właśnie dlatego, że żyjemy w niepodległości, to możemy sobie pozwolić na trochę wie większą wielkopańskość wobec własnej tradycji. Więc co robimy? No nie musimy na kolanach wobec tych, prawda, wielkich romantyków i innych osób cały czas w takie, w te, w te, z takim nabożnym stosunkiem do nich podchodzić, tylko wprost przeciwnie, zadawać pytania. I to jest naprawdę ciekawe, jak oni zarabiali pieniądze, jak żyli, jak, jak, jak wyglądała ich higiena. To jest ciekawe Sposób, w jaki umierał Wyspiański w jednej z ostatnich, ukazała się taka biografia teraz, jest tak wstrząsający i poruszający, że wydaje mi się, że jak mało co, jak mało co przywraca, prawda, tak, taką koturnową trochę postać temu współczesnemu czytelnikowi, który po prostu bierze i nagle widzi, że facet jak kichał, to mu wypadały kości z nosa. I e, ten ciężki syfilis, który go tam do, dotykał, jeżeli się go skonfrontuje z, z, z kolejnymi tekstami literackimi, które powstawały, to jest naprawdę przejmujące. To jest na jakiś wielki film swoją drogą. I można, można tak o wielu bohaterach opowiedzieć. Ostatnio z profesorem Andrzejem Nowakiem spieraliśmy się o właśnie takie wzory osobowe. No i na przykład, ja nie wiem, prawica jest różna, tak? Tak jak liberałowie są różni i są, jest prawica, która ma jakiś problem z mniejszościami seksualnymi. Ale, na, ale wtedy będzie miała problem na przykład z Janem Lechoniem. Prawda? Bo Jan Lechoń miał, miał ogromne kłopoty ze swoją tożsamością seksualną, a patriotyzmu mu nikt nie może odmówić. Jest jednym z największych polskich poetów. W związku z tym zaczyna się bardzo ciekawy temat do rozmowy. W książce profesora Nowaka jest on przeciwstawiony Iwaszkiewiczowi. Obaj byli homoseksualistami wielkimi i, i każdy rozumiał polskość na swój sposób i każdy ją przetwarzał literacko na swój sposób. Jest to absolutnie, to są fenomenalne tematy, na które z dzisiejszego punktu widzenia możemy sobie pozwolić, bo ta polskość w różnorodności jest po prostu super ciekawa i bardzo e, gratyfikująca, więc wydaje mi się, że to się sprowadza tylko do tego, o czym pani profesor powiedziała, bo państwo to my i po prostu sobie sprowadzać powinniśmy to pod, własne, pod własną strzechę. Dziękuję. I ostatni głos należy do pani profesor. Anny Grześkow krwawicz no Tak, nie jest najtrudniej, bo ja rzeczywiście orientuję się raczej w tym, co było 300 lat temu albo 400, ale dwie rzeczy w dyskusji mnie zainteresowały, to znaczy jedno to, co Pan, no tutaj już wielokrotnie było i, i Pan też mówił, kwestia tego dobra wspólnego. To znaczy po pierwsze ujmę ja się za starożytnymi. Idea dobra wspólnego, bonum publicum, to jest starsza niż chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo zaadaptowało pewną ideę, którą stworzyła filozofia no, co najmniej rzymska. Oczywiście później to zostało do pewnej idei innej dostosowane, a więc i ta idea rzymska bardzo mocno oddziaływała na koncepcję całej Europy. Nie tylko chrześcijańska, ale właśnie rzymska w czystej postaci, w cycereniańskiej postaci dobra wspólnego. Z tym, że dobro wspólne, to już jest raczej refleksja prywatna, to jest bardzo niebezpieczne hasło. Bardzo wzniosłe i bardzo szlachetne i bardzo silnie rzutujące właściwie na narrację polityczną szlachty od XVI wieku. Tylko pytanie jest zawsze, co to jest dobro wspólne. Bo prawie każdy polityk w dzisiejszych czasach troszczy się o dobro wspólne. Tylko ono strasznie mało jest wspólne bardzo często. Więc tu jest pewien problem, że jest to pewien konstrukt idealny i byłoby bardzo dobrze, gdyby ludzie do niego dążyli, ale wydaje mi się, że niestety zgniły kompromis jest tym, co jest zdecydowanie pożyteczniejsze w polityce. Pewnym nieszczęściem szlacheckiej Rzeczypospolitej było to, że aczkolwiek w praktyce oni ów kompromis stosowali i stosowali go świetnie, to jest tak zwane ucieranie materii w Sejmie, ale w, jako idei go nigdy nie przyjęli. Dla nich ideą była zgoda, która oznaczała y, ostateczności, można było mieć bardzo różne zdania, ale w ostateczności przyjęcie rozwiązań najkorzystniejszych dla wspólnoty. No Jest to piękna idea i ja ją bardzo popieram, tylko że w praktyce jest bardzo mało realna, niestety chyba. Natomiast to, co Pan mówił o tej wolności, ja tu chyba, tu Pan jest specem od tego, ale chyba nawiążę do wolności liberalnej. To znaczy moja wolność kończy się tam, gdzie narusza się wolność drugiej osoby. I tutaj jest ta kwestia maseczek. Z tym, że nagle się okazało, że my nie bardzo z tą wolnością jesteśmy nawet tą liberalną, czyli tą no, taką swobodniejszą w porównaniu do wolności pozytywnej czy tamtej rusowskiej. A natomiast tak sobie myślę Pana problem z Ukraińcami i właśnie y, maseczkami. A czy to nie jest przypadkiem tak, że maseczki nam kazano nosić, a y, Ukraińcami nikt nam się nie kazał opiekować? Polacy są narodem przewrotnym. Dziękuję pani profesor. Ja jeszcze przypomnę jeszcze raz szanownym państwu, był dzisiaj z nami pan dr Marcin Kędzierski, pani profesor Anna Grześkowek-Krwawicz, pani profesor Joanna Kurczewska i pan dr Jarosław Kujsz. Brawa dla państwa.